Bądźcie w dupa już więcej z nami. Kutasz się, nie Nie poddziesz, ja w waszym składzie. Tych moją nie daj. się grać. A ty <trybuj>